Inżynier logistyk to aktualnie jeden z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku. Logistyka inżynierska w Wyższej Szkole Bankowej jest dynamicznie dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy i pracodawców. Współpraca biznesowa, wykładowcy praktycy, studia przypadków, projekty, nowoczesne laboratoria, specjalistyczne oprogramowanie to główne atuty tego kierunku.